Na śniadanie pierwsza szakszuka z humusem Dobra, pikantna, tak jak lubię. Był bardzo gorąca. Pierwszy gryz praktycznie mnie zatkało, Ale chylę czoła. Moja szakszuka jeszcze potrzebuje troszeczkę pracy nad sobą, albo ja nad nią. Jeżeli chodzi o szakszukę, to jest prawdopodobnie zupełnie inaczej przygotowana niż moja. Moja była robiona zawsze na bieżąco, czyli posmażałem cebulkę, posmażałem paprykę, dawałem pomidory. I yy, na tak przygotowanym kombazę dodałem jajka. No i smakuje bardziej jak bigos. Tak jakby ktoś wcześniej zrobił taką bazę, właśnie wygotował dość długo, bo ona smakuje jakby była właśnie tak mocno przegryziona jak z razem. Albo leczo chyba jeszcze lepszym. Smakuje trochę jak leczą moje mamy, dokładnie. Jesteśmy pod wypożyczalnią rowerów. Rozmawialiśmy z właścicielem mieszkania. Mówi, że to bardzo prosty proces, nie trzeba się nigdzie rejestrować przez internet czy coś podobnego. Wystarczy karta. Jesteśmy w Japie, zwiedzaliśmy najstarszy port. Było sporo statków rybackich, kutry, niestety nie było kontenerów, ale i tak było fajnie, a teraz idziemy na prawdziwą turecką kawę. Turecka kawka okazała się rewelacyjna. Rozmawiałem później z panem w kawiarni, okazało się, że sami importują ziarno z Afryki, prażą, to pewnie dlatego. Hummus był zupełnie inny, bardziej podobny do tego, który ja robię. Mosto cytrynowy, kwaśny, już nie z taką ilością goryczki od tahini. Coś innego, może dlatego, że jesteśmy w Jafie.